Moi drodzy, stało się to, czego najbardziej się obawiałem. Nie myślałem, że kiedykolwiek to powiem, ale odchodzę z YouTube'a. Nie jest to dla mnie jakaś komfortowa sytuacja, ponieważ spędziłem na tym YouTubie Dosyć dużo czasu, będzie około 4 lata, także było to dla mnie czymś normalnym, teraz trochę się to zmieni. Zapytacie dlaczego, pewnie, a już śpieszę z odpowiedzią, po prostu zauważyłem, że to mi nic nie daje, po prostu za mało wyświetleń, po prostu za mało osób mnie ogląda i tracę po prostu na to czas. Przez to nie mam czasu na inne rzeczy, na bardziej poważniejsze. Bo już powoli wchodzę w to dorosłe życie. Ale to nie był główny powód. Głównym powodem było to, po prostu hajs się nie zgadzą. I to jest już po prostu, po prostu koniec mojej przygody. Na YouTubie, na tym kanale Ale tylko do teraz Woo! Moi drodzy Witajcie, cześć, aż mikrofon pierdziernąłem. Słuchajcie, nie, to jest oczywiście prank Prank, i a prank bro yy, To jest proszę Państwa yy, yy, 1 kwietnia prima, please Także tak naprawdę jestem na YouTubie Czyli tak można powiedzieć Koniec pierwszego sezonu na moim kanale Wracam do Was z nowym formatem Mam nadzieję przynajmniej, mam wiele pomysłów Yy, I po prostu miałem taką dosyć długą przerwę spowodowaną yy, po prostu taką rachubą czasu, że tak powiem yy, Ale teraz już po prostu lecę, zapierniczam, rozumiecie, roz... rozumiecie, na tym YouTubie zapierniczam Oczywiście to co było w filmie wcześniej to oczywiście też był prank specjalny dodany tydzień wcześniej, żeby po prostu jakby bardziej to, jakby to żeby, bardziej, żeby bardziej uwierzyć w to więc po prostu stworzyliśmy e, taki z mojego kanału stworzyliśmy po prostu e, wspólny kanał, e, gdzie będziemy na zmianę mniej więcej e, we dwójkę będziemy nagrywać na ten kanał, bo po prostu tak się stwierdzili, bo żeby była większa ta aktywność na kanale i żeby po prostu był ten przyrost subskrypcji, po prostu żeby była ta aktywność na kanale przede wszystkim, żeby coś na tym kanale działo, bo ja zazwyczaj znając mnie to po zazwyczaj ponagrywam, ponagrywam chwilę i potem znowu będzie jakaś przerwa także wtedy będzie po prostu większa aktywność na tym kanale po prostu, ja będę dalej nagrywał tak jak będę sam nagrywał, postaram się teraz trochę bardziej częściej przynajmniej e, dlatego, że mam w miarę trochę nawet czasu, więc myślę, że na, na spokojnie e, mam też w planach nową serię w ogóle ale to na inny film, ale tak wam tylko szybko powiem, że, że mam też pomysł na nową serię na kanale e, który jeszcze wam nie powiem ale... Ale to jeszcze trochę to, to trochę potrwa najprawdopodobniej najwcześniej będzie to na wakacjach. Yy, I to tak najwcześniej taka seria by się pojawiła, a to czyli z jakiejś nowszej gry po prostu. Po prostu dlatego, że planuję, mam upatrzony pewien komputer i chciałem sobie go kupić, bo też ostatnimi czasy miałem problem z montażem filmów, ponieważ yy, no strasznie, ten komputer to już jest taki zjarany, że po prostu on ledwo chodzi. Nie, no aż tak źle nie jest, ale, ale jest kiepsko, jeśli chodzi o takie rzeczy typu gry i montowanie filmów. Jest coraz gorzej, także po prostu no, mi to też nie trwa w tej przyjemności, jak się coś zacina i tak dalej. więc I teraz tak, 1 kwietnia, środa, dlatego teraz ode mnie najczęściej będą to filmy o godzinie 19, ode mnie w środy, raz w tygodniu. Yy, i zobaczymy jak to będzie, czy po prostu będę wrzucał raz w tygodniu, czy będą jakieś przerwy. Jak będę wrzucał raz w tygodniu, no to zrobię potem dwa dni, dwa razy w tygodniu o 19.00 i będziemy zwiększać jak najbardziej się da, żeby ta aktywność na kanale była jak największa. Planuję też robić live tylko nie wiem czy na tym starym, komput no, czy na tym starym komputerze po prostu to pójdzie, bo już próbowałem przecież kilka razy w tym okresie co nagrywam porobić live, y, ale na no, słabo one działają po prostu i nie wiem czy... E, a chciałbym tak z e, programu, więc... więc to już chyba po prostu na wakacjach jak Nie ma co przedłużać, nie ma co przedłużać. E, jeszcze chciałem tylko tak napomknąć, e, bo nie planuję robić o tym jakiegoś oddzielnego filmu chyba żebyście chcieli, to możecie pisać w komentarzach e, o tej sytuacji co się dzieje oczywiście w Polsce i nie tylko, czyli na całym świecie. Oczywiście nie dzieje się zbyt dobrze, po prostu y, robi się coraz gorzej, także, także jest to niezbyt ciekawa sytuacja. Dlatego apel ode mnie do Was, którzy mnie oglądają, jak najbardziej zostańcie w domu i po prostu przestrzegajmy po prostu tych zasad, które rząd y, wprowadza. No i co, myślę, że to na tyle, starczy. Ja w tym momencie zaraz będę nagrywał najprawdopodobniej odcinek, y, więc już zapraszam Was na, za tydzień w środę o godzinie 19.00. To będzie z 8 kwietnia na odcinek, na kolejny film o godzinie 19. to tyle myślę. Także na dzisiaj trzymajcie się, cześć, cieszę się, że wróciłem. <grymne> tyle, bye <-o. mulity> 百合江